i w końcu doczekaliśmy się jedzenia knajpa ceska, czeska czy czeska mam nadzieję, że nagrałem poprzednie Ale jeżeli oglądałeś jakiekolwiek moje stare filmy z knajpek To wiesz, że i tak zjem co mi podadzą Nie narzekam Mam stare nawyki z wojska jest dzisiaj trochę zamieszania sobota ludzi dużo, kelnerek mało, ale przypuszczam, że w tygodniu sobie zjesz spokojnie Z full wypasem Tak czy owak i jedzenie dobre Nic Sznycel cielęcy Okropiony cytrynką Oczywiście filmuje Darek Kraśnicki Z Wrocławia Jedyne co mnie zaskoczyło to zimne ziemniaki do ciepłego sznysla, sielęcego, podobno? A tak szczerze podobne łódka od kurczaku widziałem o mojej babci jako wyjęte z rosołu Tak czy owak Knajpa jest okej okay. Za wiele ci. Dlaczego nie łapię ostrości? No i pa jest ok. Wydaje mi się, że to są pierwsze ich dni ząbkowanie No, musi być trochę zamieszania, no, bo dlaczego miałoby nie być? popatrz jak moja żona, wcina wszelakie sosy a to są knedziki, pamiętam z knajpki Roma w lądku zdroju Tradycyjnie filmuję puste talerze na dowód, że zjadłem ładnie wszystko co mi zostało zaoferowane